Jak co roku w chałupach można spotkać katucha wśród nadmorskich ryb Ryzyk też się opala, morska skrywa go fala, bo wygodny to grzyb Leper słońcem spalony leży mocno spoczony, wachluje go sam Tusk w krzakach siedzą mochery, Jest ich tam cholery Patrzą na kaczy plus Kaczuchy welcome to Rydzik ma pełen luz Kaćka jest dzika Wręcz nie pokryta Kaczuchy welcome to Kaczuchy welcome to Obiecywały to. Kapitera, ja uszczelki zbieram Kaciuchy welcome to. Wzięli Tuska na plażę Ci Sejmowi nudziarze z plażową rzną Tegier już bez stanika Leży obok Rydzyka częstuje obsem go Obok pan ciebie widz, wszystko uważnie śledzi, nagle poderwał się. Zrobił wszystkich bambusa, bo na wydmach się wsiusiał, żałował na wózce. Kaciuchy, welcome to. Ryzyk ma pełen luz. Kaczka jest dzika, wręcz i kopyta, Kaciuchy, Kaczuchy, welcome to. Obiecywał i cóż. Julia Pintera, muszę zbiera. Kaczuchy, welcome to. Kaczuchy, welcome to. Rydzik ma pełen luz. Kaczka jest dzika, mu konkretna. kryta. Kaczuchy, welcome. To. Got you hey, welcome to What you see Yulia so. Pitera, <laughs> oh, you, hey, welcome to Fuck,